Bo to łajter, bo to whiter, Wszystkie łzy wylane na kartkę, bo to łajter, bo to łajter To cze ze sobą wewnętrzną walkę, bo to łajter, bo to whiter, Wszystkie łzy wylane na kartkę, bo to łajter, bo to łajter To ze sobą wewnętrzną walkę Whiter, er, bo jestem pierwszy i się nie wybieram Whiter, er, bo jestem lepszy, chociaż zaczynam od zera Wziąłem się za siebie i taką drogę obieram, Bo by było mi lepiej z zawodem rapera Łatwego życia siomek nikt nigdy nie miał Więc nie pytaj się mnie, tato, dlaczego nie odbieram Chociaż życie mi dawało coraz bardziej kręte ścieżki To nie było mi mało, i nie mają górzej Lecą, lecą, lecą walkę. Nikt się nie spodziewał, że taką ścieżkę obieram, bo kto wyobrażał sobie Whitehera rapera że na ogródku zacznie się moja kariera Ale wyrzucili mnie wtedy jak zwykłego frajera Ktoś kiedyś mi powiedział, że znajomych się wybiera, lecz nie przewidział po prostu, że ze mną nikogo nie ma uważaj lepiej, kto na tej łodzi jest na sterach, bo nie trafi mnie tak pojaśmiesz na ściemnią na bajera Wszyscy czekać wciąż jak wyszczekane wczenia To uważaj jak uryzę, bo będzie afera Bo swoich ścieżkach chodzę, bo gonią nie marzenia Za dużo lat w ciszy dziś kończy się bariera Bo to łajder, bo to łajder Wszystkie łzy wylane na kartkę Bo to łajder, bo to łajder To ze sobą wewnętrzną walkę Bo to łajder, bo to łajder Wszystkie łzy wylane na kartkę Bo to łajder, bo to łajder To cze ze sobą wewnętrzną walkę bo to whiter, bo to